Doszły mnie słuchy, że liczba czaków Norrisów w ostatnim odcinku była trudna do zniesienia, więc tym razem wybrałem milszego bohatera. Poćwiczmy dalej upraszczanie. Zobaczycie, że wystarczą zasady, które już znacie. Uprośćmy wyrażenie 2 razy 3x plus 5. Ta dwójka dosłownie oznacza dwukrotne powtórzenie. Więc to jest to samo, co 1 3x plus 5 dodać drugie 3x plus 5. To właśnie znaczy 2 razy 3x plus 5. A to z kolei da się uprościć jako… Popatrzcie, mamy tu dwa zestawy 3x, które można zapisać jako 2 razy 3x dodać i mamy 2 piątki. Mamy też 2 piątki, czyli 2 razy 5. Ktoś zaraz powie… Słuchaj, a czy to nie jest zwykła zasada rozdzielności? Bo właśnie rozdzieliłeś te dwójkę pomiędzy składniki uzyskując 2 razy 3x dodać 2 razy 5. Odpowiedź brzmi… tak. Zrobiłem to właśnie po to, abyście rozpoznali zasadę, którą już znacie. Skoro mamy to z głowy, uprośćmy to bardziej. Gdy pomnożymy 2 przez 3x, otrzymamy 6x… natomiast 2 razy 5 równa się… 10. Uprościliśmy to do… 6x plus 10. Teraz spróbujmy czegoś nieco trudniejszego, ale wciąż będą to rzeczy, które znacie. Powiedzmy, że mamy. Mamy 7 razy, powiedzmy, 3y odjąć 5, odjąć 2 razy 10, plus, powiedzmy, 10 plus 4y. Uprośćmy to wyrażenie. Zajmijmy się najpierw lewą częścią, czyli 7 razy 3y odjąć 5. Rozbijamy nawias. 7 razy 3y to będzie 21y. Jeśli 7 razy wezmę 3y, to wezmę 21y. Można to tak rozumieć. Teraz trzeba uważać na znak, bo mnożymy 7 przez minus 5. 7 razy minus 5 równa się minus 35. Uprościliśmy lewą część, więc teraz prawa. Może was kusić, żeby przemnożyć te składniki przez 2 i je odjąć. Takie rozdzielenie odejmowania da poprawny wynik, ale bezpieczniej potraktować to jako –2. Wtedy uzyskamy –2 razy 10, a potem mnożymy przez drugi składnik, uzyskując –2 razy 4y. –2 razy 10… równa się… 20. Dopisujemy –20. Natomiast minus 2 razy 4y minus 2 razy 4 równa się minus 8, więc to będzie minus 8y. Skończyliśmy, ale to wciąż da się uprościć. Nie możemy co prawda dodać 21y do minus 35, ani do minus 20, bo nie można grupować odmiennych rzeczy, ale mamy drugi składnik z y. Mamy. zaznaczę je na zielono. Mamy 21y i możemy odjąć od nich te 8 y -ów. Jeśli mam 21 sztuk czegoś i oddam 8 sztuk, to zostanie mi 13 sztuk. Te składniki upraszczają się zatem do 13y. I mamy także minus 35. Wezmę nowy kolor. I mamy także minus 35 odjąć 20. To się uprości do minus 55. Czyli całe to wyrażenie po rozdzieleniu i zsumowaniu podobnych składników uprościło się do 13y-55.